Chciałem serdecznie podziękować Klubu radnym, Nasze Miasto za wspomożenie mojego klubu. Pieniążki będą na pewno korzystnie spożytkowane. Trenują tu dzieci, młodzież, dorośli. Myślę, że pieniądze mają dobre wyjście w naszym klubie. Dziękuję bardzo.